Witam w prezentacji objaśniającej dodawanie i odejmowanie ułamków. Zacznijmy od przykładu, którym mam nadzieję, że nie okaże się trudny. Załóżmy, że macie obliczyć, ile to jest 1 czwarta, dodać 1 czwarta. Zastanówmy się, co to znaczy. Powiedzmy, że mamy pizzę. Podzieloną na 4 kawałki. Tu mamy jedną ćwiartkę. Wybiorę inny kolor. Ta jedna czwarta, niech będzie tą ćwiartką pizzy. Mamy do niej dodać drugą ćwiartkę. Zmienię kolor. Różowy. Niech to będzie druga ćwiartka pizzy. Gdybym zjadł obie te ćwiartki, czyli tę jedną czwartą i tę jedną czwartą, to ile bym zjadł? Z obrazka wynika, że zjadłbym dwie spośród czterech części pizzy. Gdybym zjadł jedną ćwiartkę, a potem jeszcze jedną ćwiartkę, to zjadłbym dwie czwarte pizzy. Z prezentacji o ułamkach równoważnych wiemy, że jest to tyle samo, co jedna druga. To jasne. Skoro zjadłem dwie ćwiartki, to zjadłem połowę. Jeśli popatrzymy na liczby, co się tutaj dzieje? Oba mianowniki, czyli liczby pod kreską ułamka, są jednakowe. To liczba wszystkich kawałków pizzy, dodałem więc liczniki. To chyba jasne. Zjadłem jedną z czterech ćwiartek pizzy, potem jeszcze jedną. Zjadłem w sumie dwie z czterech ćwiartek, czyli jedną drugą całej pizzy. Zróbmy więcej przykładów. Ile to jest 2 piąte… dodać 1 piąta. Robimy to samo. Najpierw sprawdzamy, czy mianowniki są równe. Potem powiem, co zrobić, jeśli nie są. Jeśli mianowniki są równe, mianownik wyniku będzie taki sam. Wystarczy dodać liczniki. 2 piąte plus 1 piąta równa się 2 plus 1 piątych, czyli 3 piąte. Tak samo się odejmuje. Weźmy 3, 7, minus 2, 7. To się równa 1, 7. Po prostu od 3 odjąłem 2, uzyskując 1, a mianownik pozostał bez zmian. I to ma sens, bo gdybym miał 3 z 7 kawałków pizzy i miałbym oddać 2 z tych 7 kawałków, to zostałby mi 1 kawałek z 7. Myślę, że działania na ułamkach o wspólnym mianowniku są już jasne. Pamiętajmy, że mianownik jest pod kreską, a licznik jest nad kreską. Co zrobić, kiedy mamy różne mianowniki? To też nie jest specjalnie trudne. Powiedzmy, że mamy działanie 1,4 dodać druga. Wróćmy do początkowego przykładu z pizzą. Narysuję ją. Ta jedna czwarta, niech będzie tutaj. To nasza jedna czwarta. A teraz zjem od razu jedną drugą pizzy. Zaznaczę połowę pizzy. Cały ten fragment zjadłem. Ile to jest w sumie? Można to obliczyć na dwa sposoby. Najpierw przekształćmy jedną drugą. Połowa pizzy to tyle samo co dwie ćwiartki, prawda? Tu jest jedna ćwiartka, a tu druga. Jedna druga to tyle samo co dwie czwarte. To ułamki równoważne. Zatem 1 czwarta plus 1 druga to dokładnie to samo co 1 czwarta plus 2 czwarte. Zgadza się? Zrobiłem tylko jedną rzecz. Przekształciłem jedną drugą w dwie czwarte. Mówiąc ściśle, zrobiłem to mnożąc licznik i mianownik przez 2. Tak można przekształcić każdy ułamek. Trzeba tylko pamiętać, by mnożyć licznik i mianownik przez tę samą liczbę. To ma sens, ponieważ 1 druga razy 1 równa się 1 druga. A jedynkę można zapisać jako dwie drugie. Dwie drugie to 1. Wynik tego mnożenia to dwie czwarte. Wybrałem liczbę 2, ponieważ chciałem uzyskać tu wspólny mianownik. Mam nadzieję, że nie namieszałem wam w głowach. Skończmy ten przykład. 1 czwarta, dodać 2 czwarte. Dodajmy liczniki, mamy 3, a w mianowiku 4. Jeśli popatrzymy na obrazek, widać, że zjedliśmy 3 czwarte pizzy. Zróbmy kolejny przykład. Niech będzie jedna druga… dodać 1 trzecia. Znów musimy mieć wspólny mianownik ale tym razem nie mogę przekształcić tylko jednego ułamka bo mnożąc przez liczbę całkowitą z dwóch nie da się uzyskać trzech ani z trzech nie da się uzyskać dwóch. Muszę przekształcić oba ułamki. Zatem, nasz wspólny mianownik będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 2 i 3. Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność 2 i 3? Obie już są liczbami pierwszymi, więc ich najmniejsza wspólna wielokrotność to 6. Przekształćmy oba ułamki do mianownika 6. Jedna druga to będzie… Ileś przez sześć. Musimy znaleźć ułamek równoważny. Jeśli zjem jedną drugą pizzy złożonej z sześciu kawałków, to zjem 3 kawałki. Zgadza się? Jeden to połowa z dwóch, a trzy to połowa z sześciu. Jeśli zjem jedną trzecią pizzy złożonej z sześciu kawałków, to zjem 2 kawałki. Zatem jedna druga dodać jedna trzecia to tyle samo. Co 3 szóste dodać 2 szóste. To nic trudnego, po prostu sprowadziłem te ułamki do wspólnego mianownika. Czyli podzieliłem pizzę na inną liczbę kawałków. Teraz działanie staje się proste. Wystarczy dodać liczniki, 3 dodać 2 to 5, mianownik zostaje bez zmian. 3 szóste dodać 2 szóste równa się 5 6. Odejmuje się tak samo. 1, druga minus 1, 3 to tyle samo, co 3, 6 minus 2, 6. To się równa 1, 6. Zróbmy jeszcze kilka przykładów, żeby to utrwalić. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie ponownie obejrzeć prezentację albo cofnąć kawałek, bo wiem, że czasami mówię za szybko. Tym razem podniosę poprzeczkę. 1 dziesiąta odjąć 1. 1 nie wygląda jak ułamek, ale można zapisać jedność jako ułamek. Napiszmy 1 dziesiąta minus… jak sprowadzić 1 do mianownika 10? 1 to tyle samo co 10 dziesiątych, prawda? Zatem 1 dziesiąta minus 10 dziesiątych to 1 minus 10 w liczniku, a w mianowniku zostaje 10. To się równa minus 9 i 1 dziesiąta odjąć 1 równa się minus 9 dziesiątych. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Niech będzie minus 1 dziewiąta odjąć... 1 Najmniejsza wspólna wielokrotność dla liczb 9 i 4 to 36, więc nasz nowy mianownik to 36. Jak przekształcić minus 1 dziewiątą w ułamek o mianowniku 36? Aby otrzymać 36, trzeba pomnożyć 9 przez 4, więc w liczniku mamy minus 1 razy 4, czyli minus 4. To wszystko, minus ileś przez 36. Aby uzyskać 36, musimy pomnożyć 4 przez 9, więc przez tę samą liczbę mnożymy licznik. 1 razy 9 równa się 9. Więc wynik to minus 4 odjąć 9, a w mianowniku 36, czyli minus 13,36. Myślę, że na tym skończymy. Powinniście już umieć dodawać i odejmować ułamki. Dobrej zabawy!